Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i będąc w sklepie fotograficznym, w którym zwykle kupuję akcesoria wpadła mi jakimś cudem w oko Sigma 50 100mm F1,8 Art, ta maszynka No, jak zwykle troszeczkę myślałem nad zakupem, ponieważ jest ona tylko dla kamer takich APS-C format sensor, czyli mówiąc to po polsku, niepełnoklatkowych Natomiast ja wierzę w Ciebie, że zaszczesz się rozwijać i wtedy przejdziesz raczej na pełną klatkę a szkło pozostaje bezużyteczne I faktem jest tutaj niezaprzeczalnym, że z reguły wydajesz więcej na obiektywy w jakimś tam przedziale czasowym niż na body aparatów Niestety nie miałem o tym pojęcia parę lat temu Natomiast, ja kupiłem tąże Sigma, ponieważ na razie nie mam innej pełnej klatki, to jest D-500 niepełnoklatkowy D7200, również niepełnoklatkowy D7100 analogicznie i sobie jeszcze porównaj, jak ta moja Sigma wygląda w porównaniu z innymi obiektywami, tutaj jest 24-70 to pierwszy taki porządny zoom który kupiłem f2.8 Tutaj jest Sigma 18-35 i to ona właśnie zapoczątkowała serię w ogóle obiektywów typu zoom z f1 i była troszeczkę przyczynkiem do kupienia przeze mnie tejże sigmy 50-100 f1 i popatrzmy teraz jeszcze raz na tą moją 50-100 Ma ona tutaj taki wewnętrzny system regulowania ostrości Kręcisz sobie tym pierścieniem oraz system wewnętrzny zoom to kręcisz sobie pierścieniem tym Zobacz, jak to wygląda w porównaniu do tej sigmy 2470 jak tu kręcę, to, owszem, tu jeszcze się nic nie zmienia. natomiast Przepraszam, tutaj coś nie mogę Tutaj już ładnie Tutaj już ładnie się y, wydłu- O! Coś mi kurde jak zwykle leci z rąk Tutaj się ładnie wydłuża i wydłużona do 70 o! Od razu ładnie opadła I wydłużona w porównaniu do do tej wygląda. Tak i jaka jest teoria za obiektywem, czy obiektywami, z takimi parametrami, a mianowicie, że y, ludziom podoba się taki widok y, 2470F28 zoom, ale taki, jaki możesz osiągnąć na kamerach y, pełnoklatkowych i obejrzałem jakiś teścik, że zwykłe przełożenie obiektywu pełnoklatkowego na aparat niepełnoklatkowy, powiedzmy taki jak ten no, y, oczywiście niepełnoklatkowy typu APS-C no, nie da Ci identycznych rezultatów ostrość będzie gorsza ten efekt bokeh czy jak go się tam ładnie nazywa też będzie gorszy czyli y, płacisz za dobry obiektyw, ale nie wykorzystasz nawet połowy jego możliwości A Sigma sobie tutaj wymyśliła, że nie musisz kupować pełnoklatkowego aparatu a jedynie dokupujesz profesjonalny obiektyw dla aparatów APS-C I jeszcze raz powtarzam, jest to ciągłość z tym maluszkiem a mianowicie 1830 1835 który sobie tutaj trzymam w tej chwili w mojej prawej ręce ale teraz będzie ładnie stał i posiadam to szkło gdzieś od około miesiąca i powiem szczerze, że jak byłem troszeczkę napalony na jego zakup, to obecnie wrażenia mam nieco mieszane, no, z jednej strony jak ten już aparat złapie ostrość, to widok jest naprawdę fenomenalny, Trudno to do czegoś porównać Ale musi tą ostrość złapać, prawda? I ta głębia ostrości, jak wszystko wyjdzie fajnie Jest rewelacyjne rozmycie tła Efekt miły dla oka, ten efekt bokeh Być może ten efekt jest tylko dla koneserów dla znawców klubu bokeh, ale ponieważ gdzieś o nim przeczytałem, to wspominam o nim z takiego mojego dziennikarskiego obowiązku. Natomiast jest jeszcze druga strona medalu, ponieważ ten aparat potrafi czasem tej ostrości nie łapać, czasami łapie przed, czasami łapie po, szczególnie jak robisz, przynajmniej jak ja robię yy, z ręki. I dlaczego tak jest, nie mam pojęcia. No, pewnie Sigma jakby wiedziała, to już też by coś z, yy, z tym zrobiła. Pewnym problemem jest waga tego aparatu a w zasadzie waga tego obiektywu i jeżeli jeszcze to połączysz daj mi chwileczkę czasu jeżeli to jeszcze połączysz z wagą aparatu oczywiście nie ma większego problemu nie ma większego problemu z założeniem oczywiście nie ma większego problemu z założeniem jak nie jesteś przed kamerą, prawda? cyk, ładnie sobie skoczyło, i już nagle robi się troszeczkę ciężko Aparat ma, nie wiem ile ma, chyba gdzieś kilogram, to ma półtora kilograma, i już trochę jest jest ciężko, ale dlaczego o tym wspominam? Ponieważ ten obiektyw nie ma stabilizacji obrazu i wszystko jest ok, jak robisz zdjęcia na jakimś monopodzie, na statywie ale niestety, jak trzymasz rękę na tak sobie, to czasem te zdjęcia nie wychodzą. Jedna, jednak troszeczkę z jakichś powodów zrobiono tutaj miejsce na statyw, żeby to ustabilizować. I zdjęcia niestety czasami nie wychodzą i są po prostu rozmazane. Y też sięgnąłem do internetu i wynika z tego, że kłopoty z ostrością oraz stabilizacją tego obrazu, mogą wynikać poniekąd ze statusu Sigma, jako takiego niezależnego dostawcy dostarczającego, owszem, super taniego sprzętu, może nie super taniego już, ale super jakości sprzętu, ale szwankuje pewnie jakaś współpraca z producentem, czyli z Canonem, a nie Nikonem, jak muszą rozwiązać problemy techniczne. No, i przypuszczam, że poniekąd jest winien tutaj również Canon i Nikon, bo nie ma stabilizacji sensora. Stabilizacja jest tylko w szkle. Znowu, jak Sigma dorzuciłaby stabilizację tutaj, to przypuszczam, tutaj, czyli w obiektywie, to przypuszczam, że pogorszyłby się, pogorszyłaby się jakość obrazu. No i w zasadzie. Krótko Ci tą Sigmę pokażę, Sigma jak Sigma Jeszcze raz, tutaj tutaj jest taki kaptur problem dosyć poważny Ten, te plastiki są jakieś kiepskiej jakości no niestety już mają jakieś zadrapania przypuszczam, że jeżeli chciałbyś odsprzedawać coś takiego, to nie będzie to ładnie wyglądało Jeszcze raz tutaj jedno pokrętło Prawda? Focus Ring Tutaj drugie pokrętło Jest to Zoom Ring Tutaj ładnie widzisz jak ustawiasz odległość No, no, no, no nic, nic Nic, co by się jako fotografa zaskoczyło i tutaj możesz zmienić autofokus. Na Autofokus Manual, prawda? Czyli Autofokus na Autofokus Manual. I no, rodzi się oczywiście pytanie, czy, czy kupować tą Sigmę, czy nie? Czy, czy mogę ci ją polecić, czy nie? I tak z ręką na sercu nie wiem. No, na pewno ma to potencjał. Niektóre zdjęcia, jak mi wyszły, to po prostu super, hiper, ostrość rewelacyjna. W internecie znalazłem u jednego guru opinię, że ta Sigma sprawdziłaby się nawet na jakimś na jakiejś aparacie APS-C, niepełnoklatkowym, nawet jakby miał 50 milionów pikseli sensor, no oczywiście na razie takiego sprzętu nie ma, ten ma 24 miliony, ten chyba 20, także potencjał jest. No, być może sprawy stabilizacji ostrości jakoś rozwiążą jakimś softem, czy w jakiś inny sposób. No, cena też nie jest najniższa jak dla początkującego twórcy, ale przypuszczam, że jakiś analogiczny odpowiednik dla pełnej klatki kosztuje jeszcze więcej. Nie pytaj mi ile, bo na razie w pełną klatkę nie wchodzę. Chociaż się trochę rozwijam, ale żal mi tego, tego wszystkiego, co nakupiłem. Pożyjemy, zobaczymy. Także jeżeli, o, położę ładnie, jeżeli Ty masz jakąś swoją opinię o tej SIGMIE 50 100mm F1.8, koniecznie oczywiście skomentuj to wideo. No sam jestem ciekaw, czy masz podobne problemy z tym fokusem i z brakiem stabilizacji obrazu, czasami, natomiast mówię, jak już Ci zdjęcie wyjdzie, to taka żyleta, że łeb boli. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia i do zobaczenia wkrótce w moim kolejnym filmiku.